Słabo słyszę, przez co mam kłopot ze zrozumieniem, co mówi moja żona. Dobrze, że spotkałem Witka. Dzięki aparatom słuchowym jestem w stanie cieszyć się z codziennej czynności. Pomagam pacjentom z niedosłuchem od kilkunastu lat. Sylwka poznałem przypadkiem. Nosił wtedy ogromne aparaty słuchowe i mimo tego dalej słabo słyszał. Dzięki postępowi technologicznemu dzisiejsze aparaty są mniejsze i wydajniejsze. W końcu ja też jestem użytkownikiem aparatów słuchowych. Razem z żoną prowadzimy własny gabinet protetyczny NanoMed. Dzisiaj nasi pacjenci mają możliwość pełnego i swobodnego wyboru aparatu. Tym bardziej, że pacjenci firmy NanoMed mają możliwość wypróbowania aparatu w domu na kilka dni w trzech etapach. Badamy, pożyczamy i później dopiero decydujemy. Najbardziej jesteśmy dumni ze stuprocentowej satysfakcji pacjentów w przeciwieństwie do dawnych czasów. Dzisiaj pacjent nosi aparat 12 godzin na dobę, zamiast chować do szuflady jak dawniej. Pacjenci NanoMed potwierdzają, że dzisiejsze aparaty są łagodne i wyraźne. Mikrokomputer wbudowany w aparat inteligentnie redukuje hałas, uzyskując zrozumiałą mowę. Dzięki profesjonalnym urządzeniom regulacja aparatu jest przyjemna i bezinwazyjna. Korzystanie z aparatu w systemie Open spowalnia proces postępowania. NanoMed, dbamy o Wasz słuch.